Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli Miejsce to jest puste i pora już spóźniona, Każ więc rozejść się tłumą, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu, nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł, przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Liturgia kontynuuje wczorajszą myśl o hojności jako lekarstwie na wszelką chciwość. Dziś usłyszeliśmy opowiadanie o cudzie roznożenia chleba. Aby cud ten mógł nastąpić, potrzebne są dwa elementy. Czyjaś ofiara i wspólnota z Jezusem. Właśnie dlatego ludzie opuścili to miejsce z pełnymi brzuchami, że byli blisko Jezusa i że ktoś z nich ofiarował pięć chlebów. Często współcześni ludzie sądzą, że wszystko im się należy. To myślenie wkrada się również do życia nas, chrześcijan. Tamten tłum ludzi nie zważał na niewygody i niedostatek chleba. Oni szli za Jezusem z miłości do Niego, chcąc słuchać tego, co miał do powiedzenia. A my tak często kalkulujemy. Co ja z tego będę miał? Czy mi się to opłaca. To nie są pytania, które powinni zadawać sobie uczniowie Chrystusa. My powinniśmy pytać się, co jeszcze możemy zrobić dla Chrystusa i w Jego imię dla bliźnich, co możemy jeszcze ofiarować innym. Pamiętajmy, że wielkość cudu jest zależna nie tylko od naszej wiary, ale także od naszej ofiary. Słudzy w kanie galilejskiej mogli przecież napełnić stągwie do połowy, a nie po brzegi. I nie sześć, a tylko jedną. Tyle, ile oddamy Jezusowi, tyle On pobłogosławi i przemieni. Bądźmy hojni. Oddajmy Jezusowi wszystko, a otrzymamy stokroć więcej, a nadto życie wieczne w niebie.